Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo o nic nie śmieli go już pytać. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, mówi Jezus w dzisiejszej Dobrej Nowinie. Zdaje się, że Jezus nie ceni w wystarczającym stopniu instytucji małżeństwa. Oczywiście można mieć takie wrażenie po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii. Jednak znajdziemy wiele innych miejsc w Biblii, które wyraźnie ukazują ogromną wartość małżeństwa i rodziny. Dlaczego dziś takie słowa padają z ust Jezusa? Jezus wykorzystuje pytanie kilku sadyceuszów, aby objawić nie tylko prawdę o zmartwychwstaniu ludzkiego ciała, ale również o celibacie. Celibat, czyli bezżeństwo, jest znakiem profetycznym, który zapowiada przyszłą egzystencję każdego z nas. W niebie nie będzie instytucji małżeństwa. Oczywiście będziemy tam zawierali nowe znajomości, przyjaźni, ale nie małżeństwa. W niebie każdy z nas będzie celibatariuszem, a stan ten będzie zupełnie naturalny, tak jak naturalnym jest stan małżeństwa tu, na tym świecie. Prowadzi się w ostatnich latach dyskusje nad zniesieniem celibatu w Kościele, a do najgorliwszych dyskutantów należą ci, którzy w celibacie nie żyją. Warto dziś na celibat popatrzeć z perspektywy Królestwa Bożego, a nie świata. Każdy duchowny i każda siostra zakonna jest znakiem przyszłego świata. Świata, w którym będziemy dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Jezus żył w celibacie i wielu spośród Jego uczniów żyło w bezżeństwie. Próbujmy zrozumieć wartość celibatu, także Jego duchowe owoce, które są nie do przecenienia dla świata.